Ale love... no, No się Let's go. Dobra. Well done, operators. Keep fighting like that, and this will be over in no time. Potem by można auto kampanku kupić. Ja też. Nie, no auto Może zawsze przesmisować tak Ała. Tam na lewo. No, już chciał plantować. O, mam na autokampę, dobra, kozak. Nie, mam tylko 50 HP. No i ping. Mam tylko 50 HP. O, dostałem zas czy używam Wiem Od razu lepiej. No. Kilka minut tylko. Dobrze. nie! Gruby jakby plantował. To on by się zaplantował. Pa, haker, spinbot. Jeszcze jeden kill. I tak typek plantuje. <śmiech> ale nie no mam pakę. last time I smiled this much I was told oh, I could stop paying alimony. <clears throat>